Światowy Dzień Poezji brzmi pięknie, a jednocześnie nieco niepokojąco, bo z tego by wynikało, szanowni tu zebrani, że pozostałe dni w roku należą do prozy. Jednak dobra proza też nie jest zła, chociaż ja osobiście wolę poezję i chciałbym zacząć spotkanie z Państwem od utworu, który znajduje się we wstępie niejako mojego tomiku poetyckiego sprzed lat, zapiski z podróży. Pieśń ujdzie całą, lecz Ty jej na pewno nie uciekniesz. Ona o Tobie więcej wie, niż personalny w piekle. Jest jak przeczucie myli się, jeden raz mniej niż saper. Podążaj za nią, dbaj o strój, daj pióro jej i papier. nie słuchaj w myślach pieść. Słowo się ciałem stanie nie ujdziesz pieśni, nawet gdy kochankiem jej zostaniesz, nie ujdziesz pieśni, nawet gdy, kochankiem jej zostaniesz. Piosenka, która opowiada o upływie czasu, może nie wprost, ale po co wprost mówić o czymś, co często biegnie nie wprost. Ładne dziewczyny. Ładne dziewczyny już nas nie chcą, na te mniej ładne, wciąż nie czas. Pomiędzy kresem a bezkresem, jak lino skoczki żer dla mas. Balansujemy, kurde, balans, pod nami odchłaniasz do dna. Niebo gwiazdiste nad głowami, prawo moralne raczej kant. Niebo gwiazdiste nad głowami, prawo moralne raczej kant. Jest świata tyle, ile Ciebie. Reszty nie trzeba, krącał pies. Są proste sprawy, nie rozumiesz. Są tajemnice, wszystko wiesz. Są proste sprawy, nie rozumiesz. Są tajemnice, wszystko wiesz. Ładne dziewczyny już nas nie chcą. Na te mniej ładne wciąż nie czas. Pomiędzy kresem a bezkresem, jak linoskoczki, żer dla mas. Pomiędzy kresem a bezkresem, jak linoskoczki, żer dla mas, balansujemy, kurde balans. Pod nami odchłaniasz do dna. Niebo nad głowami, prawo moralne, zwykły kant. Niebo nad głowami, prawo moralne, zwykły kant. tego określenia ostatnia płyta, więc użyję określenia, najnowsza płyta moja, autorska, nosi tytuł Czarna Tęcza i piosenkę tytułową teraz z niej chciałbym w wersji solowej zaprezentować. natęscza nad miastem. Czarne słońce. Kałuz czernie, Zostra już chwyta świat. Czarny deszcz wsiąka w asfalt, Miła moja to koniec. Abyć miało na zawsze, Ty i ja. Już nie uda się nam Zbłądzić aż do gwiazd W cudzym śnie budzi się Każde z nas Jak na schodach bez słów Mijamy się I nieważne jest już Nooks czy dzień, Czarna tęcza nad miastem, Czarne słońce, Kałuż czernie, w lustra już chwyta świat. Czarny deszcz wsiąka w asfalt, Miła moja to koniec. Być miało na zawsze ty i ja po piu tam, gdzie był żar spowiałczu blask. Nie rymują się już. linie ciała. Każdy dworzec ich zna. Tacy są jak my. Przeszłość zamknęła drzwi, klucz gdzieś znikł. Czarna tęcza nad miastem, czarne słońce, kałuż czerni w lustra już chwyta świat. Czarny deszcz wsiąka w asfalt. Miła moja to koniec, a być miało na zawsze. Jedna z najstarszych piosenek, których, którym do dziś jestem wierny, nosi krótki i zwięzły tytuł i opowiada o czasach, kiedy to więcej czasu spędzałem w pociągu niż na przykład w domu. Czyli czasach można by rzec minionych, prawdopodobnie nawet bezpowrotnie minionych. Na dworcu nocą, zimno jak w kościele, tylko obrazki mniej święte. Poprzez witraże brudem malowane, leniwie sączy się ciemność. Te śniade dzieci o nachalnych oczach, Prześwietlających sumienie. Jak aniołowie z tekturowym skrzydłem. Bo są zesłani na ziemię. Jak aniołowie. Z tekturowym skrzydłem. Jak aniołowie. Bo są. Nie szukaj tu bohaterów szkolnych lektur. Już chyba wiesz, że sam jesteś jednym z nich. Co winie czas, że twój pociąg nie przyjechał. Jeśli masz dokąd, jeśli masz dokąd, lepiej stąd. z dziwki, złodzieje, poeci. gdzie Gdzieniegdzie ludzie z pociągu. Mundur sokisty niby zwiędła róża. Na grobie porządku. Wychodzą z cienia zbiegłe z płóciem Bosza. Za dnia uśpione demony Drzwi poczekalni są jak wrota piekieł Gościnne dla potępionych Drzwi poczekalni wrota piekieł Drzwi poczekalni gościnne Szukaj tu bohaterów szkolnych lektur. Już chyba wiesz, że sam jesteś jednym z nich, co winien czas, że twój pociąg nie przyjechał. Jeśli masz dokąd, jeśli masz dokąd, lepiej stąd.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 Poczekalni, wrota, piekiel, drzwi poczekalni, gościnne. Rzadko mi się zdarzało, by nie rzec nigdy mi się nie zdarzyło wcześniej, aby napisać piosenkę o kimś konkretnym na konkretne praktycznie zamówienie, ale też z konkretnej potrzeby. I życzyłbym sobie tego, aby, taki, aby abym takich piosenek nie musiał więcej pisać, abym nie musiał nikogo wspominać tak jak Maćka Kosycarza. Kapoklatce, po klatce, wiedziony światłem, kudłaty rzucając cień. Torba wypchana pospiesznie rano, wszystkim, co złowić ma dzień. Maciej, swym aparatem, Ocalił więcej niż świat. Dawno minione wziął pod ochronę i płonie ogień, choć zgasł. Maciej swym aparatem przemieniał było na jest. Te słowa kłamią, a wizje mamią. Czułość nadaje sen. Klatka po klatce, trzaska migawka, niezwykła zwykłość co dnia. Powad w bursztynie przez wieczność płynie, jak fotografia sprzed lat. Maciej, swym aparatem,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 Gdy słowa kłamią, a wizje mamią, czułość nadaje sen. To co musi się zdarzyć, to jest taki rodzaj mojego kredo życiowego. Tak mi się przynajmniej wydaje do tej pory. Trwa I nigdy się nie skończy. Czasami masz zmęczoną twarz i podkrążone oczy. Czasem za kołnierz kapie deszcz. Wiatr targa poły płaszcza. Para soldatno zamknął się. Im nawet nie przeprasza. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, ci zdarzy się. To, co musi się zdarzyć, musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. Jesteś w podróży już od lat, mijają pory roku, topnieją śniegi, płynie czas. Nie zmienia się tęsknota, czasem krajobraz, Zmyjcie, odciągnie w inną stronę Lub umknie pociąg, bo znów ktoś Zagadał na peronie To, co musi się zdarzyć Musi się zdarzyć To, co musi się zdarzyć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 inni w swoich domach. W złe, zimne noce stygnie biec i strach do okna podejść. Planeta także dokądś gna. Galaktyk świst nad głową. Będę przystankiem, jeśli chcę.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 Łatwa Miłość to także piosenka tytułowa, tyle że z tej płyty, która była wcześniej niż Czarna Tęcza. Ten kraj ponoć jest na niby, ja go kocham nawet gdyby prawdą miały się okazać słowa te. Taka wada genetyczna, szpetna choć czasami śliczna, nie poradzę na to, tak już jest. Więc nie wciskaj farmazonu, że nie uda się nikomu szczęścia znaleźć tu, gdzie odra i gdzie Bóg. Skoro wolność w końcu mamy, to nie bądźmy jak te chamy, co im w głowach tylko złoty róg. Tak już miałem od małego. Kto ty jesteś i ten tego. Nieraz potem ciężko było, ale cóż. Łatwa miłość to nie miłość. Tu się raczej nie zmieniło. W niby kraju ciągle wierzę w niby cud. Więc nie wciskaj farmazonów, Że nie uda się nikomu Szczęścia znaleźć tu, gdzie obra i gdzie Bóg. Skoro wolność w końcu mamy, To nie bądźmy jak te chamy, Bo nam się stanie ino,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 Utwór, który teraz chciałbym Państwu zaprezentować, należy do gatunku, który pozwoliłem sobie, pozwoliłem sobie nazwać, czy też określić, jako snuj. Snuj to jest utwór, który jest bardzo powolny, czyli zgodnie, a nawet wbrew Czyli odwrotnie do zasady korporacyjnej, asap, as soon as possible. Ten utwór charakteryzuje się tym, że jest as slow as possible. Północny wiatr. Miles Davis w trąbki U-Lit włóczyć się Lepiej by było się przytulić Przyłożyć twarz Do czyjejś dłoni albo twarzy I zacząć grać spełnianie niespełnionych marzeń. Twa dusza jest jak tunel między peronami w połowie lutego gdzieś tak o czwartej nad ranem. Kielcach, Holsztynie, Słupsku, Poznaniu czy Łodzi, nie ma znaczenia, na jedno wychodzi. Jak mkniesz, mężnie jak pociąg osobowy, wokół chłód i ludzie pospuszczali głowy, kołyszę się, trotuar pod ciężarem kroku.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 Davis w trąbki ulic. Miast włóczyć się. Lepiej by było się przytulić. Przyłożyć twarz do czyjejś dłoni albo twarzy. I zacząć grać. niespełnialnych marzeń. Gatunek był mi zawsze bliski, aczkolwiek jako odbiorcy, a nie jako twórcy. Mimo tego jednak postanowiłem zmierzyć się z formą, która nazywa się blues. Natomiast to miasto nie jest dla Ciebie! Nie do pici na swój sposób. Proponują Ci miłość. To miasto nie jest dla Ciebie Ich spojrzenia Jakby ubrania Wcale nie było. Tak jest wiosną czy latem Wracasz z pracy czy z kina Któregoś dnia Nie uda ci się ich minąć To miasto nie jest dla ciebie Gdy coś się dzieje Ludzie są głusi Ślepi. To miasto nie jest dla Ciebie. Twój krzyk niczego nie zmieni. Taki sen śni się nieraz. Zimny pod ciało studi, Któregoś dnia Nie zdążysz się obudzić To miasto nie jest dla Ciebie Już też Nie chcę tu żyć Miasto nie jest dla Ciebie, musimy iść. Gdzieś na pewno jest miejsce, za tą górą, za morzem, gdzie jest normalniej niż tu. Tu normalniej niż jest, już być nie może. The po liftingu. the środy wierzy w miłość Całkiem nagle to się stało. Może ciut się zapomniałam. I wszystko ma smak truskawkowych lodów. Wszystko ma smak. Powietrze ma smak truskawkowych lodów. I nawet wiatr. Student nauk polityczny ani mądry, ani śliczny, ale widać ma coś w sobie, że się odmieni. Wszystko ma smak truskawkowych lodów. Wszystko ma smak. Powietrze ma smak truskawkowych lodów. I nawet... Klnij już, na czym świat stoi. Jeśli sam się kochać boisz. Wdowa woli, polec w walce. Niż swe serce, trzymać w klatce. Wszystko ma smak truskawkowych lodów. Wszystko ma smak. Powietrze ma smak truskawkowych lodów. I nawet ma smak truskawkowych lodów. Wszystko ma smak. Powietrze ma smak truskawkowych lodów. I nawet 18 lat później, to tytuł kolejnego utworu. To jest we mnie ten facet, ten, po którym nie płaczesz, zawsze z ten trosk. Gość, co mu się wydawało, że ty wolisz przegranych, więc zaklinał swój los. Chcę z Tobą być na ludzką wieczność, chcę z Tobą być aż po kres, chcę z Tobą być ciut niedorzecznie, jak ślisk po brzytwie, życie z Tobą jest. To nie tak być miało. Lecz się coś nie składało. Ciągle było pod wiatr. Aha. Tak się bardzo starałaś. Tak go strasznie kochałaś. On nie dawał cisza.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 chcesz mała począć, zanim nowa tęsknota każe duszy Twej wyć. Żyć, to przy sobie się starzeć. Czasem z pogrzebów marzeń wraca. Chcę z Tobą być na ludzką wieczność. Chcę z Tobą być aż po kres. Chcę z Tobą być ciut dorzecznie, jak ślisk po brzytwie życie z Tobą jest. Ślisk po życie z Tobą. Jak ślisk po życie z Tobą. Jak ślisk po brzytwie życie z Tobą jest. Jak ślisk po życie z Tobą. Jak ślisk po życie z Tobą. Jak ślisk po życie jest. Piosenka, która też ma już swoje lata. Obserwacje z czasów, kiedy to w pociągach bardzo dużo godzin nocy i dni spędzałem. Konduktor na kolei. Doktor na kolei Nie chcę za dużo widzieć Bywają takie sceny Że próżno szukać w filmie jaki co po szkole lubią Trochę rozrabiać Pijany gość co w kiblu Sam z sobą się zabawia Może ma w Ile ty tylko sprawdza, mundur to jego skóra. Miast włosów rośnie czapka, jeszcze ma tyle stacji. Więcej niż męki pańskiej, będzie mógł odpocząć, nim dotrze do ostatniej. Gdzie i zna z imienia, lecz to nie jego sprawa. On sprawdzać ma bilety, nie stać na straży prawa. Czasami sam kasuje, jak zawsze za pół ceny. Wiadomo takie czasy i trzeba być człowiekiem, Oczyma ma w pół Wtedy tylko sprawdzam nur, do jego spora. Gwiazd głosów rośnie czapka. Jeszcze ma tyle stacji, więcej niż męki pańskiej. Nim będzie mógł odpocząć, nim dotrze do ostatniej. Nie słyszy kół stukotu tuką Dla niego to jak oddech Gdzieś czuwa maszynista Który jak los zna drogę Czasami jakaś laska Jak drzazga utkwi w oku Lecz w domu czeka żona A w życiu ważny spokój oczyma w wpół przymknięte Wtedy tylko sprawdza mur to jego skóra. Miast włosów rośnie czapka, jeszcze ma tyle stacji, więcej niż męki pańskiej, nim będzie mógł odpocząć, nim dotrze do ostatniej. Jeszcze jeden utwór e, tytułowy, tym razem spłyty płyty odbijany. Bywa, że Ci los dokopie, jak pijany kibol, w jednej chwili wprost ze szczytu znajdziesz się na dnie, Wroch obróci się to wszystko, co jak skała było. Z twojej wiary i nadziei nie zostanie nic. Lecz ty odbijesz się, potęczy przejdziesz. Niby lino skoczek, a blask rozproszy cienie, choć pewnie będziesz musiał zmrużyć oczy. że na jasnym niebie nagle czarna chmura wyceluje prosto w Ciebie i pociągnie spust. Twą winnicę potop zniszczy, co jak lawa runie. Miłość przetrwa, lecz popłynie Albo zmieni gust. Lecz ty odbijesz się. czy przejdziesz. I byli no A blask rozproszy cień. pewnie będziesz musiał zmrużyć oczy. By wam musisz wszystko stracić, by w końcu zrozumieć, co dla ciebie najważniejsze i gdzie rzeczy sens. Nie wywieszaj białej flagi, walcz jak tylko umiesz. Nie słuchaj tych, co mówią, wszystko ma swój kres. Bo ty odbijesz się, potęży przejdziesz. Niby lino-skoczek, A blask rozproszy cienie. Choć pewnie będziesz musiał zmrużyć oczy, Przejdziesz i byli do skoczek, to blask, rozproszy cienie, choć pewnie będziesz musiał zmrużyć oczy. Kolorem błysnął i zgasł. Chwała nocy Znowu zdążyła na czas. Ile jeszcze, ile jeszcze będzie dni, co w dali zniknął, jak na wietrze puch. Ile jeszcze? Ile jeszcze będzie chwil? To chyba tylko wie klepsydry brzuch. Patrzysz w okno po drugiej stronie, skądś znajoma twarz, Chwała nocy, jej czarny humor czasem urok ma. Ile jeszcze będzie dni co w dali znikną jak na wietrze puch? Ile, ile jeszcze będzie chwil to chyba tylko wie klepsydry brzuch?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 Pandemiczną pozwoliłem sobie zakwalifikować do katalogu Pandemika, i taki właśnie utwór pandemiczny pod tytułem przebiśnieg chciałbym na zakończenie tego spotkania z Państwem zaprezentować. Złych wiadomości unikam. Dobrych prawie nie ma. Chyba tylko z rozpędu. Wciąż kręci się ziemia. Dużo jem, dużo śpię, mało myślę. Taki tryb włączył się. Samo istnie dużo jem, dużo śpię, mało myślę. Bywa, że czuje się jak w środku lata przebi. Jak w środku lata przebi śnieg, jak w środku lata przebi śnieg. Czas wypadł z ram, my razem z nim, poza mapą na łasce żywiołów. Bure chmury zagania skąd wiatr, brunatnieje.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 Mało myślę. Bywa, że czuję się. Jak w środku lata przebiśnieg, jak w środku lata przebiśnie. Jak w środku lata przebi Na zarazem, a zarazem, zarazę osobno a zarazem, a zarazem, a zarazem, a zarazem, a zarazem, a Dużo jem, Dużo śpię. Mało myślę. Taki tryb włączył się, samoistnie. Dużo jem, dużo śpię, mało myślę. wyważę że czuję się. W środku lata przebiśnie, jak w środku lata przebiśnie, jak w środku lata przebiśnie. Więcej poezji, nie tylko w Światowym Dniu Poezji, Państwu życzę. Dziękuję, do zobaczenia.